To mój pierwszy unboxing, w zasadzie to nawet nie wiem jak to się robi, ale chyba po prostu się otwiera pudełka. Także moi drodzy, czekałam bardzo długo na tą przesyłkę, ponieważ właśnie w tym roku została wydana druga część świetnej książki dla małych dzieci o kontynuacji piosenki Inutek. Popatrzcie, popatrzcie co ja tutaj mam. Bajka o piosence i nutkach to jest pierwsza część, którą ja znam od bardzo, bardzo dawna. W zasadzie dostała ją moja młodsza siostra jako prezent za wzorowe zachowanie i piękne oceny. Dzięki niej poznałam ją również ja. Jest to książka, w której poznajemy piękną dziewczynkę bajkę, piękną dziewczynkę o imieniu Piosenka. A ona Poznaje po kolei różne muzyczne stworki. Dzieci Nutki, Babcie Całą Nutę, Profesorów Wiolina i Basa i wiele innych zagadek. Słuchajcie, jest to pozycja obowiązkowa, Moim zdaniem oczywiście. Dla maluchów. Ja zawsze rozpoczynam od niej naukę gry na pianinku. Dobrze się bawimy, poznajemy każdą nutkę po kolei. No i teraz uwaga. Nowość, nowość, nowość. ta -dam! Nutki z Królestwa Muzyki. Jest to druga część. Jeszcze w przedsprzedaży bodajże do dzisiaj. Ja ją kupiłam w czerwcu. I słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, co tutaj jest. Mhm. Są nasze dzieci, literkowo, solmizacyjnie. Zobaczcie, każde dziecko ma swoje miejsce na klawiaturze. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nutki z Królestwa Muzyki. O, wracamy do naszej piosenki, która ma urodziny. Chyba trochę nam urosła dziewczynka. Nadal ma pieska i kotka. Nadal ma fortepian. O, są profesorowie. No słuchajcie. Jeszcze nie wiem, co tam jest dalej, ale zapowiada się bardzo ciekawie. Także komu w duszy muzyka gra i komu zależy na tym, żeby dzieci rozwijały się wielotorowo, Również muzycznie. Jak najbardziej polecam. Świetnie. Ja się jej przyjrzę bliżej i poopowiadam Wam jeszcze później. Jeszcze raz. Nutki z Królestwa Muzyki. Nowość. Oraz jak najbardziej bajka o piosence i nutkach. To jest wznowienie. Miałam kiedyś w twardej okładce, teraz jest w miękkiej. Zdecydowanie fajniejsza wersja. Polecam, polecam.